Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na temat plecaka IRL i w tym już właśnie filmiku pokażę ci, jak z kupionych części złożyć swój własny plecak jak to wszystko podłączyć i przede wszystkim, jakie rzeczy kupić Tak więc zaczynamy od może tych rzeczy, bo z nich będziesz musiał w końcu składać swój plecak Na początku... Jest to Jetson Nano 2 GB, ja tu wpisałem 1430 zł, bo mniej więcej za taką kwotę go kupiłem. Problem z Jetsonem Nano jest taki, że niestety szybko się on wyprzedaje i ciężko go znaleźć. Dlatego musisz po prostu szukać, aż w końcu znajdziesz swojego własnego Jetsona. Następnie kamera Sony FDR-X3000, ja tutaj napisałem 800 zł, ponieważ przygotowując się do tego odcinka właśnie za taką kwotę znalazłem tą kamerę gdzieś na Allegro, OLX czy podobnym portalu. I tak samo Tobie też proponuję, żeby na takich portalach szukać, ponieważ kamera już wyszła z produkcji i nowe nie są robione, więc da się kupić tylko i wyłącznie używane modele. No chyba, że gdzieś jakimś trafem znajdziesz, nowy model jeszcze zapakowany, no to gratuluję, jeszcze lepiej, żeby był w dobrej cenie. 800 zł, tak naprawdę ta cena może się wahać nawet do 1600, prawie 2000 zł. Kolejną rzeczą jest to Elgato Camlink 4K. No będzie nam to potrzebne, żeby ten obraz pobrać z naszej kamery i kosztuje on około 500 stówek. Ja tutaj wpisałem 487, ponieważ gdzieś znalazłem go w jakimś ze sklepów za taką kwotę. Następnie sekcja routerów. Jest tutaj router Huawei E8427, sorry mam to za kamerą. Czy ten router jest dobry? Jest dobry. Czy znajdziesz jakieś inne tańsze? Prawdopodobnie tak. Kupiłem ten z polecenia. Widziałem, że na zagranicznym YouTube używają takich routerów, więc też kupiłem sobie taką jedną sztukę. Kolejną rzeczą już nie jest router, ale jest Wi-Fi Dongle za 55 zł. W sumie małe koszty, to jest chyba jedna z najtańszych rzeczy oprócz kabli w tym zestawie, no ale cóż, tak, tak to właśnie wygląda. Następnie sekcja powerbanków i tutaj jest z 20V 20 tysięcy za około 110 zł. Najważniejsze, żeby w powerbanku wyjście to było na 5A 3V, coś takiego... Nie pamiętam dokładnie. I tak naprawdę to wszystko, co potrzebujesz do swojego plecaka, oprócz jeszcze właśnie kabli, do których przechodzimy teraz. Na początku potrzebujemy kabla USB-C do USB-C albo do USB-A, zależy jakiego będziesz miał powerbanka i ile będziesz miał wejść. Kolejny to jest em, przedłużacz kabla USB-A. Tutaj szczerze powiem, że nie jest to wymagany kabel, ale on y, dużo ułatwia. Zamiast spinać router prosto do naszego routera mamy... No te 10 cm odstępu, gdzie możemy sobie ten router wpiąć i położyć go gdzieś obok, więc jest naprawdę przydatny ten kabel. Kolejnymi kablami jakie potrzebujemy są to dwa kable do kamery. Jest to micro HDMI, właśnie żeby pobrać obraz z kamery i przerzucić go do naszego camlinka i później do komputera. I kabel micro USB, który będzie zasilał naszą kamerę. I ostatnim już z wymaganych rzeczy to jest karta mikro SD. Myślę, że na 16GB karcie będziemy w stanie zainstalować system, ale czy sprzedajemy jeszcze 16GB? 3264, ja tutaj znalazłem kartę chyba 32GB za 35 zł, albo 60GB za 35 zł i to w sumie tyle. Kolejną częścią są to dodatki akcesoria, które macie po prawej stronie, czyli jest to mini statyw tripod, mini statyw i tripod jakby w jednym, ponieważ jak macie na przykład kamerę tutaj gdzieś, nie, na barku, to żeby ją później postawić sobie i żeby pokazywała Waszą twarz, żeby postawić ją na stole, no to taki statyw Wam się przyda. Około 73 zł. Następnie, small rig mocowanie na statyw. To jest to, co widzicie po prawej stronie, to małe takie coś. Kupujecie sobie takie dwie sztuki, no 130 zł za jedną nie jest to mało, ale ze 130 zł macie taki fajny gadżecik, że jak przypiąć sobie tutaj kamerę na, na Wasz bark gdzieś, i będziecie chcieli tą kamerę na ten tripod zamontować, to nie będziecie musieli tego odkręcać, tylko jednym przyciskiem pyk, albo nawet jedną ręką pyk, wyciąga Wam się kamera i kładziecie ją na statyw. Tyle. Bardzo proste, bardzo fajne, przydatne urządzenie. Case na kamerę. Tutaj nie podaję ceny, ponieważ swój case na moją kamerę wydrukowałem na drukarce 3D i koszty są graszowe, no ale to zależy od tego, czy masz swoją drukarkę czy musisz prosić kogoś, czy może kupić na jakiejś stronie ten case od kogoś. I chyba taką jedną też z ważniejszych rzeczy w sumie, albo bardzo przydatnych rzeczy jest to yy, kokon, czyli organizer na wszystkiego rodzaju kable, rzeczy i tak I tutaj wam się właśnie przyda do tego, aby tego Jetsona, Powerbanka, kam... nie kamera, nie. Elgato, router i tak dalej upchnąć w jednym miejscu, tak, żeby wam to się nie latało, żeby to nie była taka pląta nie na kabli. Ok, jako że przeszliśmy już przez wszystkie rzeczy, które są Wam potrzebne, czyli jeśli to kupicie, to będziecie mogli sobie złożyć swój plecak. No to teraz przechodzimy już do składania plecaka. I po tym segmencie będziesz w stanie, obraz z kamery, czyli czy też z waszego plecaka, włączyć to wszystko i przesłać na swój komputer, gdzie później będziesz mógł streamować z tego komputera dalej. Tak więc. Lecimy. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest to wzięcie naszej karty SD, jej do komputera i wrzucenie na nią systemu. Tak więc wchodzimy sobie w Google i wpisujemy belabox.net. Przechodzimy w pierwszą wyświetloną stronę, zjeżdżamy troszeczkę niżej i na początku musimy pobrać coś takiego jak Belena Etcher Tool. Wchodzimy na stronę, klikamy download, zapisujemy w naszym folderze, a następnie wybieramy jedną z dwóch opcji systemu. Tak jak widzicie po końcówce mamy tutaj wersję dla Jetsona 2 GB i dla Jetsona 4 GB. Następnie przechodzę do folderu pobrane, albo tam gdzie go zapisaliście. System do Jetsona sobie wypakuję do osobnego folderu. Instaluję i odpalam program Belena Echer. Po kliknięciu Flash from File wybieramy sobie plik, czyli nasz folder, który właśnie wypakowaliśmy. W Select Target wybieramy naszą kartę SD i klikamy przycisk Flash. I następnie wystarczy wziąć naszą kartę SD i wsadzić ją do Jetsona. Następnym krokiem będzie podłączenie routera, ale na początku musimy go otworzyć i wsadzić do środka kartę SIM, na której mamy już doładowany internet. Tak jak mówiłem wcześniej, ja mam dodatkowy kabel. Więc podpinam go do tego przedłużającego kabla, a następnie kabel dopiero do Jetsona. Kolejną rzeczą jest to Wi-Fi dongle. Ja polecam go wpiąć dokładnie tak jak ja: czyli kabel z routerem na dole, a Wi-Fi dongle nad nim. I upewnijcie się, że wpinacie dokładnie w te porty, ponieważ te porty są 2.0, a port 3.0 USB będzie nam potrzebny do Hamlinka. I kolejną rzeczą. Jest to podpięcie kamlinka. razem z kamlinkiem dostajecie taki przedłużacz na USB 3.0, widzicie to po tym, że jest taki niebieski i koniecznie podpinacie go do tego portu, który tutaj pokazuję. Następnie podepniemy kamerę, więc otwieramy ją z tyłu, pamiętajcie żeby wcześniej wyciągnąć też z niej baterię, bo ona nie będzie nam tutaj potrzebna. I podpinamy odpowiednio kable microSD i micro HDMI. Następnie końcówki, drugie końcówki naszych kabli musimy też podpiąć, więc jedną z nich podpinamy do Elgato, oczywiście tą HDMI. I teraz jedyne co nam zostało to podpięcie zasilania pod jetsona i pod naszą kamerę. Tutaj jak widzicie kabel USB-C, druga strona idzie do powerbanka i tak samo zasilanie do kamery. Na wyświetlaczu powerbanka od razu pojawia się procent baterii, co oznacza, że powerbank działa, a Jetson zostaje zasilany. Oczywiście widać to też pod jodzie, która znajduje się na płycie u Jetsona, jest ona taka zielona. Następnie przechodzimy do naszego telefonu, najlepiej telefonu, chociaż jeśli macie w laptopie Wi-Fi lub w komputerze, to też będzie ok. Wchodzimy w ustawienia Wi-Fi, czekamy chwilę aż pojawi nam się sieć naszego podpiętego routera. W tym przypadku, jak widzicie, u mnie jest to nazwa Backpack 9584. Łączymy się do niej. Ja mam tutaj aplikację od Huawei, gdzie wybieram sobie ten router. Przechodzę do zakładki Devices, jak widzicie jedno z urządzeń nazywa się Bellabox, sprawdzam informacje urządzenia i widzę IP adres. Za pomocą tego IP adresu będziemy łączyć się do naszego, do naszego Jetsona. Tak więc następnie otwieramy sobie naszą przeglądarkę, przepisujemy dokładnie ten adres IP, czyli 192.168.8.102 przy pierwszym podłączeniu się do naszego Jetsona, czy nam do Bellaboxa, jak widzicie, musimy wpisać hasło. I tak wygląda interfejs naszego Bellaboxa. Tutaj będziemy zmieniać wszystko, aby się połączyć dalej. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to muszę ci powiedzieć, że jesteśmy na ostatniej prostej. Bez pewnego gadania przechodzimy dalej. Na początku przechodzimy na bellabox.net. Otwiera nam się taka oto strona, znacie ją już, bo wcześniej używaliśmy. Teraz zjeżdżamy sobie na dół. Tutaj mamy takie okienko jak Donation i klikamy sobie na One Time Recurring Donation. Otwieramy sobie to w nowej karcie. Oczywiście też się zarejestrujcie, bo będzie wam to potrzebne do tego, aby później móc z łatwością łączyć się do waszego Jetsona, czy też do Bella Boxa na waszym właśnie Jetsonie. I mamy tak, za 5 dolarów kupujecie sobie pilot. Co to oznacza? Oznacza to to, że zamiast łączyć się do waszego routera, sprawdzać IP i dopiero później łączyć się do waszego Bellaboxa, to w momencie kiedy wasz Bellabox, czyli wasz Jetson dostanie internet, będziecie wchodzili na jedną stronę, zawsze tą samą stronę i tam będziecie mogli zmieniać wszystkie ustawienia. Jest to bardzo pomocne, także, także jeśli potrzebujecie tylko pilota i macie już serwer SRT, bo da się go ustawić za darmo, to to jest opcja dla was. Natomiast jeśli nie wiecie jak ustawić sobie serwer SRT na waszym komputerze jest opcja za 10 dolarów, która właśnie taki serwer dla was udostępni. To znaczy będziecie mieli i pilota, którego potrzebujecie do dostępu do waszego Jetsona w każdym możliwym miejscu, w każdym miejscu na świecie i dostajecie też serwer SRT, do którego będziecie streamować, a później z tego serwera będziecie brać wideo w waszym OBS-ie. albo w innym programie, z którego będziecie streamować. Więc wybierzcie to, co chcecie. Jest to miesięczna opłata. Tu, to jest taka subskrypcja, więc będziecie płacić za to miesiąc w miesiąc, jeśli chcecie używać Jetsona jest to bardzo przydatne. Ja już swoją subskrypcję kupiłem. Jest to też taka donacja dla autora tego programu, no ale narobił się, więc chyba warto. Po tym jak już wejdziemy w tą donację, zjeżdżamy sobie niżej i klikamy Bellabox Cloud. Otwieramy sobie Bellabox Cloud w nowym oknie. Jeśli wcześniej zarejestrowaliście się na Githubie, kupiliście subskrypcję, to teraz możecie kliknąć login i logujecie się do Waszego konta. Więc ja teraz też to zrobię. Klikam po prostu sobie login. Loguje mnie do mojego Bellabox Cloud, czyli miejscu, gdzie Właśnie macie wszystko w jednym miejscu. I teraz tak. jak teraz przebiega konfiguracja? To jest bardzo proste. Na początku, przechodząc do zakładki Home, macie tutaj Bellabox Remotes, klikacie sobie Add, nazwę, czyli Name. Możecie sobie wpisać jako po prostu Jetson albo co tam chcecie, bo Bellabox. To zależy już od Was. Następnie przechodzimy do zakładki na samej górze SRT LA Relays. Tutaj też klikacie Add, dajecie sobie nazwę, na przykład... E Jetson, serwer. Teraz przejdziemy sobie na widok telefonu i komputera jednocześnie. Oczywiście możecie to zrobić po prostu z telefonu. Będziecie musieli się po prostu przerzucać między zakładkami. Pierwszą rzeczą, żeby Wam jak najbardziej ułatwić całą sprawę i to, żebyście mogli już w tym momencie odpalać Bela Boxa z każdego miejsca na świecie w przeglądarce. Schodzimy na telefonie, system. W opcji system, jak widzicie, macie new password, Bellabox Cloud, Remote key, więc sobie, jeśli macie tam coś wpisanego, usuwacie to, nie będzie Wam to potrzebne. I teraz na Waszym komputerze, czy w miejscu, gdzie to macie, kopiujecie sobie ten device key tutaj, kopiujecie sobie ten device, device key. Jeśli wszystko zrobiliście dobrze i klikniecie Save, teraz w zakładce Bellabox Remotes powinniście widzieć Wasze ustawienia od Bellaboxa. Jeśli tego nie widzicie, oznacza to po prostu, że źle podaliście klucz. Ja wpisywałem to ręcznie, więc muszę to zrobić jeszcze raz. Tym razem przekopiowałem dokładnie mój klucz i jak widzicie w zakładce Bellabox Remotes pokazuje Wam się dokładnie to samo, co na telefonie. W tym momencie, jeśli już to macie, możecie wyjść z telefonu albo używać tylko i wyłącznie tej strony. Nic więcej Wam nie będzie potrzebne. Następnie wchodzimy sobie w zakładkę SRT Relays i tutaj w miejscu serwera wybieracie serwer najbliższy Wam. Jeśli jesteście w Polsce, no to to będzie EU1 Francja. W tym momencie wszystkie tutaj wartości, które potrzebujecie Wam się zmieniły. Jeśli zejdziecie sobie niżej do zakładki SRT LA, Settings, to zobaczycie, że ten kafelek wygląda dokładnie tak samo jak tutaj SRTLA Settings w waszym Bellaboxie. Należy po prostu z tego, z zakładki SRT Relays na samej górze przekopiować te wartości i wkleić je prosto do naszego Bellaboxa. A oczywiście pamiętajcie, żeby ten serwer tutaj był wybrany na EU1 France, ponieważ on się może zmieniać. OK, w moim przypadku wystarczyło tak naprawdę tylko przekopiować SRT Stream ID, więc nic nie musiałem robić. Jeśli wasze wartości są, jeśli wasze wartości są takie same w obydwu miejscach, to macie to już wszystko ustawione. Jeszcze przejdźmy do zakładki Encoder Settings. Tutaj też tak naprawdę nic nie zmieniacie. Jeśli chcecie mniejszą rozdzielczość, no to możecie sobie wybrać. Natomiast ja wybieram Jetson H205 camlink on będzie sam jakby dostosowywał rozdzielczość na podstawie tego jaka rozdzielczość jest wysyłana do naszego kamlinka. Przy okazji schodząc na sam dół w zakładkę system jeśli widzicie software update to sobie to kliknijcie. Pobiorą wam się najnowsze aktualizacje do Bella Boxa. Na początku ustawimy też sobie bitrate. Ja ustawiam tutaj 6000, ale jeśli wstawicie bardzo dużo, nic się tak naprawdę nie stanie. Natomiast co warto wiedzieć, to to, jeśli chcecie streamować w 1080, w 60 klatkach, to docelowym bitrate będzie tysiąca. Ja daję 6000 ze względu na to, że to jest maksymalny bitrate Twitcha. I jeśli będziecie wysyłali w takiej jakości, to Twitch będzie sobie to downscalował niżej, ale Wy macie pewność, że wysyłacie jak najlepszą jakość do Twitcha. I w tym momencie jesteśmy już na ostatnim kroku do tego, żeby mieć nasz obraz w OBS-ie. Przechodzimy sobie w zakładkę SRT, LA Relays i tutaj macie taki długi link jest on nazwany OBS Source URL. Więc kopiujecie to sobie, wystarczy, że klikniecie jednym guzikiem, więc w waszym OBS-ie jako źródło dodajecie sobie Media Source, oczywiście dajecie nazwę jaką chcecie, ja tutaj nie będę tego zmieniał, klikacie OK, odznaczacie local file, w input wklejacie wasz link, reconnect delay ustawiamy na dwie sekundy i resztę wszystko zostawiamy tak jak jest. I klikacie OK. Nic się nie stało, prawda? A to dlatego, że nie włączyliśmy przesyłania obrazu na nasz serwer. Teraz w Bellabox Remotes, jeśli macie waszego Bellaboxa włączonego, podłączoną kamerę, włączoną kamerę i wszystko działa tak jak powinno, klikacie Start. Jeśli będzie coś nie tak, dostaniecie Oczywiście Monit w tym momencie, ja mam napisane, że Capture Card, Error Video, ponieważ co zrobiłem? Zapomniałem podłączyć Camlinka, więc idę to zrobić teraz. Czasami może zdarzyć się tak, że strona wam się zrestartuje, ale spokojnie ona wróci. Bitrate zacznie się zwiększać. Czym więcej tego bitrateu tym lepsza jakość i tak dalej, i tak dalej. Teraz sprawdźmy naszego OBSa. Wideo już jest. Poruszam wam kamerą, żebyście widzieli, że to na, to na pewno działa. Jak widzicie wszystko działa jak należy. W tym momencie wystarczy, że tak jak to robicie zazwyczaj ustawiacie ustawiacie waszego OBSa, żeby streamować do Twitcha. W momencie kiedy wszystko ustawicie i klikniecie Start Streaming wasz obraz z Bella Boxa będzie przenoszony prosto na waszą platformę streamingową za pomocą waszego komputera. Jeśli w tym momencie sobie zadajesz pytanie czy serwer SRT możesz mieć za darmo to odpowiadam ci, że tak jak najbardziej. Jeśli chcesz zobaczyć jak to ustawić na swoim komputerze za darmo, zapraszam do następnych odcinków i klikaj łapeczkę w górę pod tym filmikiem. Dzięki za oglądanie i miłego streamowania.